Jak się czujesz? Przytłacza mnie ta jesień. Człowiek czuje, że jest sam. Wiesz co dobrze, że mnie masz. Wszystko będzie dobrze. Zobacz, jakie ładne obrazy. O tak, bardzo ładne. Podobają się panią? O tak, bardzo mi się podobają. Chodź, mi się spieszy. Wszystkie mi się podobają, ale najbardziej podoba mi się ten. Ten kosztuje tylko 250 złotych. No nie mam tyle. To nic, może być blikiem. Yy, a co to jest? Taka płatność telefonem. A a tutaj na radę? Yy, nie, za stary model. A to może kartą? <śmiech> Mogę go to to pani ja... zanieść do domu i tam mi pani zapłaci. A bardzo proszę, zbieramy to Zbieramy się. się. I zapraszam na herbatę. Bardzo chętnie, cały dzień dzisiaj stoję na dworze. O, widzę, nie jesteś sama. W takim razie nie będę ci przeszkadzać, wychodzę. Ja też muszę się już zbierać. Ja. Cześć Marysiu. Rozstałyśmy się tak w złości. Może spotkamy się w bibliotece i porozmawiamy. To do zobaczenia. Cześć Marysiu. Przepraszam Cześć. Cię za spóźnienie, ale spóźniłam się na autobus. Nie mogłam znaleźć swojego zegarka, a Wiem na pewno, że położyłam go tam, gdzie zawsze. Bo widzisz, tak to jest, jak się zaprasza takie osoby do domu. Zawsze to nieszczęście jest murowane. Oj, Marysiu, widzisz zawsze wszystko w czarnych kolorach. O, widzę, że mamy podobny gust w malarstwie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale to jest tylko jeden egzemplarz. To nic, ja sobie e-booka mogę wypożyczyć. Halo, halo, złodziejka. Zabrałaś starszej pani zegarek, jak mogłaś, nie wstydzić? Wszystkim powiem, że taka jesteś. Cześć Marysiu. Słuchaj, nie uwierzysz. Zegarek się znalazł. Po prostu spadł za toaletkę. Ale mi ulżyło. Zgubić taką pamiątkę. To co? Spotykamy się o 14? Do zobaczenia. O, Mela, coś się stało, dziecko drogie? Matko, muszę ci coś powiedzieć. To ja posądziłam Melę o to, że wzięła twój zegarek. No jak mogłaś? I to w tajemnicy przede mną. Nic się nie stało. Mela, bardzo cię przepraszam za to. To było straszne z mojej strony. Tak mi wstyd. No, słabe. Chodźcie do mnie. Nie będziemy tutaj rozmawiać. Ja mieszkam tutaj najbliżej. No to. No to ja Miałam zadzwonić do Zosi. A ja muszę napisać do swoich znajomych. I co? I tak będziecie godzinę czasu siedziały na telefonach. Zaproście ich tutaj. Zorganizujemy prywatkę jak za dawnych lat. No nie wiem, jesteś pewna tego? Tak, zróbmy to. Ale w pół godziny nie ubiega ciasta. To nic, zamówimy coś przez aplikację. A ja zadzwonię do, do, do Halinki. Ona zawsze w piątek piecze bardzo dobre ciasto. Mm. Dobrze.